No i że grande finale 600 plus 91, tego to też anotowania, top dziesiątka, proszę bardzo, a co w Trzy szlagiery slatują ze swoich pozycji, trzy szlagiery cisną do góry, cztery szlagiery zostały na swoich placach, na tych co tydzień temu. Gotowi? Zaczynamy! Na dziesiątce, tak jak i tydzień temu, otwarcia dokonuje duet Karo, szlagier nazywał się Piękny Syn, tu też się nic nie zmieniło. Jak tak oglądać świat, a kiedy nastaje noc i wszystko może się stać, zamykam oczy i wiem, że dzisiaj sprażę. Na dziesiątce bez zmian, otwarcie bez zmian, a jak dziewiątka będzie wyglądała? Tu też nic się nie zmieniło od zeszłego tygodnia. Tutaj Stach, Magdalena i mam Cię dość. Puste garnki Miało być tak pięknie, miało być tak pięknie Chciałeś dać mi gwiazdy z nieba Yeah.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 Wszystki sparkowane i odchodzę wczesnym ranem. Mam cię dość, mam cię dość, Ciebie trapi tylko złość. Już się słychać nawet w sieni, ciebie. ciebie cud też nie i Magda. To za nami, a przed nami place z numerem 8. Tutaj kobiety na walizkach. Wyruszamy z walizkami. Niestety spadek, jedno oczko niżej, jak tydzień temu. Nie powstrzyma nas My przed siebie iść I z podróży trwać Wyruszamy z walizkami Spać będziemy pod gwiazdami Hej przygodo czekaj nas Do pociągu wsiadać czas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 W ciągu wsiadać czas. Za nami kobiety z walizkami. Tak, one ruszyły z tymi walizkami w podróż, bo z Facebooka możecie się dowiedzieć, że dziołchy mają urlop. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie. Mam nadzieję, że teraz nie w dół na ten przyszły tygodniu, No i no w góra. Pociśniecie, na pewno <laughs> Pozycja numer 7, bo tam trzeba wejrzeć Tu jedno oczko wyżej jak tydzień temu Zrobi się romantycznie A to wszystko za sprawą duetu romantyka I szlagieru amor dziewczyną amor amor kochanie płynie w nas krew miłości życia ze gorąca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 jak każdy tytuł top dziesiątki dopasować do tematu wakacyjnego. Za nami duet romantyka i amori. proszę bardzo, tak mi do głowy przyszło, żeby to dopasować prędko. Jeździ człowiek po świecie uczy się tych języków i potem śpiewa takie amor, amor, amor. No, to za nami. Przed nami szósteczka Justyna Adamcza. Kocham tylko ciebie. No i niestety, zaj spadek. Dwa oczka niżej, jak tydzień tam. te choses Pamiętajcie, że do głosujących na szlagier top 10 mamy nagrody. Kody dostępu online do VOD koncertu szlagierowy show Tima Fabiana Miłość oraz Bernadette Kowalski. Ulubione. <tryk> szlagier na 5. Już eteroski, a to szlagier, który w zeszłym tygodniu jeszcze w top trójeczce. Dzisiaj dwa oczka niżej jak tydzień temu, Adi i Melodia. Z wiatrem świat Ze wspomnienia łza Cicho wróci tu Ktoś znów bawi nas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 Z świat, ze za, ci tu, gdy Są my to coraz bliżej. Top trójki, top dziesiątki dzisiejszego notowania, a place z numerem cztery to awans. Dwa oczka wyżej, jak tydzień temu. Ten awans zaliczył Krzysztof Piotrek i jego szlagier. Proste słowa dwa. Proste słowa dwa, nic więcej nie trzeba nam. Proste słowa dwa, tak dobrze je znam. I choć czas wciąż ucieka, nasza miłość wiecznie trwa. Zawsze razem już Proste słowa dwa. w mnie ty i ja proste słowa. Za nami plac numerem 4, za nami awans, a przed nami plac numerem 3 i awans. O dwa oczka wyżej jakie tydzień temu awansuje dzisiaj grupa Arcadia Band i szlagier Gram Wabank. Życie to gra. Jeszcze mocie inna chwila na to, żeby dokończyć cotygodniowe zakłady oto kto na placu z numerem 1, bo przed nami srebrny medal i numer 2 dzisiejszego notowania, czyli Bernadetta Kowalsko, Team Fabian dla nas jest ta noc. Na placu z numerem 2 nic się nie zmieniło. Użałeś mnie tańczącą jak latni wiatr, wiedziałam już...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 Bo tylko dla nas jest ta noc, niezapomniany czas Do nieba mamy tylko krok, jeden krok do gwiazd Bo tylko dla nas jest ta noc, niezapomniany czas Do nieba mamy tylko krok, jeden krok do gwiazd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 w całym światem Smak rozkoszy Jak głę unosi Już jak Przytul mnie I kochaj jeszcze tak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 dla nas jest ta noc. Na placu z numerem 2 od zeszłego tygodnia nic się nie zmieniło. A jak wygląda plac z numerem 1 w finale 600 plus 91? Fotel lidera utrzymuje szlagier tańcz w wykonaniu Aliny. Gratulujemy i do zaś. Widzimy się za tydzień. Pozdrawiam. Sebastian Mierzwa. Prawdą. W życiu dobroć i radość musi być przewagą Tańcz, ta siła jest w nas Nie zdanie, gdy ci brak Oddechu już na start Tańcz ze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 By świat wokół Ciebie